Cześć! Mam na imię Artur i od niemal roku mieszkam w kamperze. O tym jak przetrwałem zimę opowiadałem w poprzednim odcinku. Jeżeli go nie oglądałeś, serdecznie się do tego zapraszam. Wraz z nadejściem wiosny, mogłem wykonać we własnym zakresie zaplanowane wcześniej działania. Na początek poszły drobne usprawnienia, takie jak wymiana głośników, czy monitora kamery cofania ze starego czarno-białego telewizora kineskopowego na nowoczesny, kolorowy, składany monitor LCD. W poprzednim odcinku wspominałem również o tym, że chciałem przenieść akumulator zabudowy pod jedną z we wnętrzu. Mówiłem również o tym, jak kłopotliwe jest korzystanie z agregatu. Te dwa elementy sprawiły, że wróciłem do pomysłu zainstalowania paneli słonecznych. W ciągu dwóch tygodni na początku maja zamówiłem zestaw dwóch 100-watowych paneli elastycznych do samodzielnego montażu na dachu mojego kampera. Przeniosłem akumulator pod kanapę w zabudowie i spiąłem istniejącą instalację z nową, zapewniającą mi prąd ze słońca. Podczas tej operacji okazało się jednak, że mój dotychczasowy akumulator nie magazynuje energii. Jednym słowem, zakończył już swój żywot. Wymieniłem go na dwa akumulatory o pojemności 70Ah każdy. Z perspektywy czasu oceniam ten krok bardzo pozytywnie. Panele zamontowałem pod koniec maja i od tamtej pory ani razu nie musiałem uruchamiać agregatu. Jednak pomimo tego, że obecnie agregat zajmuje sporo miejsca we wnętrzu, nie zamierzam się go pozbywać. Gdy nadejdzie więcej pochmurnych i coraz krótszych dni, może się okazać nieocenioną pomocą. A jak rozwiązałem w kamperze kwestię dostępu do internetu czy telewizji? Pierwszym krokiem było zakupienie wydajnej, zewnętrznej anteny Wi-Fi. Ogromne jednak było moje rozczarowanie, gdy okazało się, że w okolicy, w której stacjonuję najczęściej, nie ma żadnej otwartej sieci z przyzwoitym transferem. Szybko musiałem się przerzucić na internet mobilny. Przez kilka miesięcy testowałem różnych operatorów i usługodawców pod kątem oferowanych limitów i osiąganych o różnych porach transferów. Obecnie mam jednego operatora w telefonie, drugiego w tablecie, a trzeciego w mobilnym routerze wi Telewizji generalnie nie oglądam, ale lubię czasem obejrzeć sport. Z uwagi na ostatnie mistrzostwa, aby zmniejszyć zużycie internetu zainwestowałem w mobilny dekoder dvb oraz zewnętrzną antenę. Rozwiązanie dosyć wygodne, ale raczej do użytku tylko w mieście. Na tablecie i telefonie mam też zainstalowane aplikacje, tak jak cyfrowy Polsat Go, HBO Go i Netflix. Niektóre z nich oferują możliwość pobrania pewnej ilości materiału wideo na urządzenie, co wykorzystuje, gdy znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej. To również pozwala na oszczędzenie internetu mobilnego. Generalnie na chwilę obecną mam to dosyć dobrze poukładane, i internetu mi nie brakuje. Ale wiosna to też wyższe temperatury, które skłaniają do podróży. Jakie byłyby zalety posiadania mobilnego domu, gdybym nigdzie się nim nie ruszał? Między innymi o moich wyjazdach, tych bliższych i dalszych, opowiem już w kolejnym odcinku. A tymczasem zapraszam Cię na mojego bloga oraz do subskrybowania kanału. Za dzisiejszą wspólną podróż dziękuję i do usłyszenia.